Jak to go do mój e, Bajtel Weekend bardzo prędko e, slatuje, a tydzień się ciągnie i po tym przekocie na kolejną niedzielę, żeby zobaczyć e, co? Finał listy OPL o numerze 700 plus 5. W ostatnim finale gościok w tym studium kobiety na walizkach, Magda i Żaneta. Ale pytanie się pojawią i no jedne związane z tymi paniami, w sumie dwa, o drugim tak ile. ale pierwsze kiedy się pojawią, to czy ich szlagier od tytule Hej Życie! Pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz, jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Bycie miał szansa na skok do top dziesiątki, nie? No, no i kare nogi były blacze. Żeby się o tym wszystkim dowiedzieć, to byćcie z nami w tym finale na kanale YouTube od godziny 19.30. Pamiętajcie o subie, o dzwoneczku, no i o tym, żeby sprawdzić, czy każdy Wasz znajomy już wie o naszym kanale. Sebastian Mierzwa czekam na Was wszystkich.